z prowadzeniem nowego, że tak powiem, taryfikatora na mandaty i pierwsze to zapytanie mojego widza. Dzień dobry, w prawie jazdy mam wpisany kod 0106, czyli jazda w okularach. Sytuacja jest taka, że okularów nawet nie mam. Cały czas używam soczewek kontaktowych, natomiast przeraziłem się dzisiaj po reportażu TVN, z którego wynika, że ze względu na kod w prawie jazdy muszę używać okularów. To, że mam soczewki kontaktowe nie interesuje policjanta, Mam mieć okulary i dyskusji nie ma. Jestem traktowana, jakbym nie miała prawa jazdy i grozi mi mandat według nowego taryfikatora wysokości 1500 zł. Bardzo proszę, co mam zrobić. I tak jak rzadko TVN-y mówią prawdę, lub inne telewizje też mówią tak samo tą prawdę, to w tym przypadku niestety mają rację. Co tutaj zrobić? Po prostu musisz pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, jakiegoś mojego kolegi lub do mnie, jeżeli jesteś z Wrocławia i poddać się badaniu zmieniającemu Kod ograniczeń, czyli prawdopodobnie tak jak internautka napisała, kod 0101, noszenie, jazda w szkłach okularowych, prawda? To trzeba zmienić albo na 01.02, czyli szkła kontaktowa, lub 0106, czyli jazda w szkłach lub w okularach. I naprawdę od nowego roku kierowanie pojazdem bez okularów jest traktowane jako jazda bez uprawnień i do tej pory groził ci za to mandat w wysokości 500 zł, teraz wzrósł on do wysokości 1500. Konkretny przepis to jest taki, że kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny nie mając do tego uprawnienia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywdy nie niższej niż 1500 zł. Czytamy, przeczytasz to w kodeksie y, wykroczeń, po znowelizowaniu oczywiście. Y, żeby ci jeszcze trochę tam dowalić to y, kierowcy może również być zabrane prawo jazdy i w razie popełnienia wykroczenia, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Co musisz zrobić? No to jak powiedziałem, pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców, wyjaśnić sytuację. Myślę, że tam nie będzie robił problemu. Myślę, że kwota jaką zapłacisz za badanie jest mimo wszystko niższa od tej, której byś zapłacił w razie tego, kiedy by cię już policja złapała. Czyli zapamiętaj 01.01 01, okulary, 01.02 soczewki kontaktowe, 01.03 okulary ochronne, jest nawet coś takiego jak 01.01. 5 przepaska na oko, 0104 szkła przyciemnione, 0106 okulary lub soczewki kontaktowe. I niestety jak już dostaniesz orzeczenie z jakimś kodem ograniczeń lekarskim, prawda to musisz się niestety do tego bezwzględnie stosować, czyli nie wytłumaczysz się, że mając założone soczewki, kiedy ci lekarz pisał okulary to po prostu, że to jest zamienne jesteś potraktowany jako ziom, który nie posiada uprawnień i nie ma do tego bezwzględnie odstępstw jeżeli nie wierzysz, to poszukaj sobie gdzieś tam to co te vn -y mówiły, prawda i tam pewnie na stronie TVN-u, czy na stronie tam jakiejś innej, to będziesz miał wytłumaczone. Także cześć Rob 89. Ruszę jeszcze drugi temat, bardzo mi w sumie bliski, że planowane jest, planowana jest nauka jazdy nawet z udziałem rodziców, prawda, czyli jeżeli przypuszczam, że będzie to tak wyglądało, że jeżeli zrobisz sobie PKK, to będziesz się mógł uczyć prowadzić jazdę, przepraszam, nie jazdę, tylko auto z rodzicami lub opiekunami i o tyle jestem pozytywnie nastawiony do tego tematu, ponieważ jak ja robiłem prawo jazdy, to ojciec też mnie dawno, dawno temu, chyba początek lat 80. albo i koniec 79, prawda? Mieliśmy taką zastawę, brał mnie na jakieś boczne drogi, nie żałował mi tej nauki. Oczywiście potem zdałem prawo jazdy za pierwszym razem, ale wtedy większość zdawała za pierwszym razem i szkolił mnie na takich bocznych drogach asfaltowych. Co się napociłem, to się napociłem, ale się nauczyłem. prawda? Czyli podobno nasz rząd coś tam, jakieś kroki legislacyjne podjął, podobno też trafił już projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym Według mnie pomysł jest dobry, chociaż wtedy, kiedy ja się uczyłem, to tych dróg było jakby to powiedzieć, może mniej, ale samochodów było jeszcze mniej, czyli można się było spokojnie nauczyć. System jest trochę taki angielski, gdzie też się tam robi tak zwane Provisional Driving License i możesz się uczyć tam z kimś tam, prawda. Pytanie jest jedno takie, że owszem rodzice, opiekunowie czy inni nauczą cię jeździć, tak jak oni umieją jeździć, natomiast mimo wszystko instruktor nauki jazdy nauczyć się jak zdać egzamin, prawda, czyli wszelakie tam typu upewniam się jakieś tam takie no dosyć teatralne ruchy, których normalny kierowca nie wykonuje, prawda. Sam dzisiaj jechałem na zielonej strzałce, czy wczoraj jechałem i tak jakoś tak niby, niby w prawo, ale nie stanąłem przed tą strzałką, nie pogapiłem się, tylko zwolniłem szybko cyk cyk i do przodu, prawda. Natomiast zobaczymy, co będzie z pytaniami egzaminacyjnymi, z tymi filmikami, czy to będzie dalej dostępne, czy nie będzie dostępne, no bo w tej chwili nie jest tajemnicą, że ktoś tam kupuje książkę, przelatuje te parę tysięcy pytań i, i zdaje, prawda, z reguły, z reguły zdaje. Dobra, cześć Krzysztof, jeszcze raz cześć Rob, lecimy dalej, oczywiście hangout telefoniczny, czyli jeżeli ktoś, nie daj Boże, ma ze mną ochotę pogawożyć telefonicznie, to telefonia jest, możesz do mnie zadzwonić, czy wysłać smsa z imieniem, ja oddzwonię, jeżeli nie masz kasy lub dobrej taryfy na to, żeby sobie ze mną pogadać. Mail od mojego widza. Witam Panie Dariuszu, mam do Pana pytanie, ponieważ utraciłem prawo jazdy za alkohol. Nie będę tutaj nic skłamał. Miałem w organizmie 1,46 promila. Zabrano mi prawo jazdy na 3 lata. Za dwa miesiące będę skierowany na badania. Dowiedziałem się dziś w starostwie gdzie zadzwoniłem z ciekawości, mógłby Pan mi naświetlić jakie badania mnie czekają, co będzie sprawdzane Żeby było śmiesznie, widz został złapany w tej samej miejscowości, co mnie kiedyś złapano złapano powiedzmy za przekroczenie prędkości Za dużo tej prędkości nie przekroczyłem ale y, policjanci byli na tyle sprytni, że stawali już na końcu tej miejscowości i człowiek już się rozpędzał, bo pusty teren, pusta droga, nie ma żadnych domów, ale ciągle był obszar zabudowany, prawda? Maciek Frąckowiek, czy mąż będzie mógł uczyć żonę na tych samych zasadach, jak rodzić dziecko. Przypuszczam, że tak, przypuszczam, że tak, ale przypomniało mi się, co ma jeszcze zostać naprawione, a mianowicie ciągle do tej pory jest sytuacja taka, że teoretycznie jak utraciłeś prawo jazdy np. za alkohol, jak ten mój widz, to nie możesz wziąć godzin dokształcających, prawda, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oznacza zakaz i to co robisz to jest takie nazwijmy to jakieś dokształcanie się z nauki jazdy jest po prostu bezprawne, przepis jest idiotyczny, no bo z nikim nie jest tak, że po trzech latach niejeżdżenia nagle wsiądzie i, i zda egzamin, prawda. Także też ma to być naprawione. Natomiast przypuszczam, że tutaj Maciek Frąckowiak, że zasady będą raczej chyba podobne. Czyli ktoś, kto ma prawo jazdy, przypuszczam, że będzie jakiś warunek, że nie prawo jazdy rok, czy pół roku, czy, czy tam miesiąc, tylko co najmniej jakieś tam 3-4 lata, może 5, to będzie mógł dokształcać osobę. Być może, nie wiem jakie będą oznaczenia, być może trzeba będzie dokupić coś typu kogut, czy jakaś tablica, czyli kogut taki jak dla taksówkarza, czy tablica jak tam jakaś tablica informacyjna, żeby było wiadomo, że jeździ tutaj ktoś, kto jeździć za bardzo nie umie, ale dokończę, dokończę tego widza jeszcze i on się pyta jak będzie wyglądało to badanie. No i sprawa prosta, no badanie psychologiczne to jakieś tam testy na inteligencję, testy na refleks, rozmowa z psychologiem i powtarzam z uporem maniaka, Radzę na takie testy iść do placówki prywatnej, jest, jest duże większe prawdopodobieństwo, że zdasz coś takiego w placówce prywatnej niż w placówce budżetowej, bo często też y, przychodnie w WOMPach, pracownie psychologiczne w WOMPach też oferują tą usługę i tutaj ten pan jeszcze pisze mi coś takiego, nawet nie wie pan, jak tego żałuję, kupiłem niedawno auto, a teraz tylko patrzeć na nie mogę. Mam jeszcze jedno pytanie między nami, ponieważ ja w połowie listopada wróciłem z Holandii, zdążyło mi się dwa razy zapalić jointa z kolego. Bardzo się stresuję, czy to wyjdzie na badaniach. I radzę z ręką na sercu, zaraz to serce u mnie, tutaj tak, radzę z ręką na sercu, iść czystym. Nie daj Boże, jeszcze zrobią badanie na THC, to zrobią z ciebie jakiegoś narkomana czy uzależnionego. Niby trzy lata to dużo, ale warto to prawko jakoś odzyskać nieco wcześniej, prawda? Także makabryczna sytuacja można by Powiedzieć. Mówię, jeżeli chcesz do mnie zadzwonić, to masz tutaj jeszcze raz, ci daję mój numer telefonu 789 273 335. Natomiast jeżeli nie ma ochoty, to po prostu będziemy powoli kończyć Pochwalę się jeszcze raz Gdzieś początkiem lutego ma być u mnie audyt z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest całkiem prawdopodobne, że już że już nazwijmy to w lutym będę badał pilotów rejsowych, pilotów tak zwanej klasy pierwszej. Nie chcę zapeszać, nie chcę zapeszać ponieważ pogoda się, że tak powiem, może zmienić, mogą być jakieś śnieżyce i wtedy, wtedy będzie problem z dojazdem, ponieważ ci panowie przyjadą aż z Warszawy. Także hmm, widzę, że chętnych nie ma. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś ostatnie pytanie, to... Na czata, jeżeli oglądasz w powtórce, to już to skomentuj to wideo. Z reguły do 24 godzin po transmisji odpisuję na pytania, potem już niestety nie mam za bardzo na to czasu. Także trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. Tutaj prawdopodobnie subskrypcja kanału, tam jakiś kolejny filmik i to wszystko na dzisiaj.